Podsumujmy. To, czy n jest liczbą pierwszą, sprawdzamy metodą próbnych dzieleń. Tu jest pierwiastek kwadratowy z n, a tu jest 3. Zaczynając od 3, przeskakujemy o dwa pola, aż do pierwiastka kwadratowego z n. Sprawdzamy, czy każda liczba po drodze dzieli n. Do tej pory ludzie starali się zmniejszać liczbę kroków, zaczynając później albo wydłużając te kroki. Zatrzymam się przy tym. Zastanówmy się, jaki jest idealny przypadek dla algorytmu próbnych dzieleń. Co najlepszego możemy w tej sprawie wymyślić? Pamiętajcie, każda liczba n ma rozkład na czynniki pierwsze. Powiedzmy, że tu jest pierwiastek kwadratowy z n. Musimy stawać tylko na liczbach pierwszych. Tak byłoby najlepiej. Zatrzymując się tylko na liczbach pierwszych, w końcu znajdziemy dzielnik n. Pytanie, jak wydajna jest ta metoda? Wydaje się, że mamy doskonałe rozwiązanie. Gdybyśmy napisali nowy algorytm, który najpierw stosowałby sito, niech algorytm oblicza, czy n jest liczbą pierwszą. Powiedzmy, że zastosujecie sito i wygenerujecie długą serię liczb pierwszych, a potem zastosujecie metodę próbnych dzieleń z użyciem tej listy liczb pierwszych. Naszą metodą będziecie przechodzić tylko przez liczby pierwsze. Do pierwiastka kwadratowego z n jakąkolwiek ma wartość. Co jest z tym nie tak? Możemy wizualizować złożoność czasową albo liczbę wykonywanych kroków. Wziąłem ten algorytm i dodałem licznik kroków do każdej pętli. Więc mamy... Powiedzmy, że... step plus plus oznacza krok plus jeden. W tej pętli także jest licznik kroków. Step plus plus. To są stałe operacje, które sprawdzają i oznaczają liczby. W każdej pętli mamy licznik kroków. Teraz porównanie. Po lewej stronie jest metoda próbnych dzieleń. Po środku algorytm za pomocą sita generujący wszystkie liczby pierwsze do n. A po prawej jest propozycja, w której stosujemy sito, by generować liczby pierwsze do pierwiastka z n i tylko do nich stosujemy metodę próbnych dzieleń. Zobaczmy, co będzie przy małych danych wejściowych. Jak widzicie, z początku sito wymaga wielu kroków. Nawet zmodyfikowana wersja po prawej stronie jest wolniejsza od metody próbnych dzieleń. Przy większych danych wejściowych liczba kroków rośnie jeszcze szybciej. Zapomnijmy o tym środku i porównajmy same próbne dzielenia z sitem do pierwiastka z n i próbnymi dzieleniami. Zobaczymy, że stara metoda próbnych dzieleń jest znacznie wydajniejsza. Liczba kroków w naszym sicie do pierwiastka z n plus metoda próbnych dzieleń rośnie znacznie szybciej. Zatem to żadne ulepszenie. Poniżej jest program, którego użyłem do tego porównania. Oraz nagranie wyjaśniające, jak to zrobiłem. Pewnie się zastanawiacie, a gdybyśmy obliczyli liczby pierwsze z wyprzedzeniem? Najpierw trzeba byłoby stworzyć tablicę liczb pierwszych i przechowywać ją na twardym dysku. Wtedy nasz algorytm stosowałby tylko metodę próbnych dzieleń, skacząc wyłącznie po liczbach pierwszych, bo korzystałby z listy. Nasz wykaz może zawierać wszystkie liczby pierwsze do 20 cyfr, a nawet do 100. Dlaczego tego nie robimy? Problemem jest ograniczenie pamięci. Sporządzając tabelę liczb, czym zajmiemy się później, Powiedzmy, że robimy to ręcznie. Obliczamy, że 5 to liczba pierwsza. Zapisujemy piątkę na kartce i przechowujemy w szafce. Później uzyskujemy 7. Wkładamy tę liczbę do szafki. 9, przepraszam, 11, do szafki. Uzyskamy szafkę pełną liczb pierwszych. To nasza tablica liczb pierwszych. Jak duża musiałaby być ta szafka, by pomieścić wszystkie liczby pierwsze do 20 albo 100 cyfr? Czy moglibyśmy przechować taką tabelę na twardym dysku? Żeby zrozumieć, dlaczego nie jest to możliwe, powinniśmy zbadać dokładniej, jak duża musi być tablica liczb pierwszych i jakie jest ograniczenie wielkości współczesnego, a nawet przyszłego sprzętu komputerowego.